Witam Cię jak najserdeczniej, taki nietypowy hangout, ponieważ kupiłem sobie nowy mikrofon i postanowiłem sprawdzić, jak mnie w ogóle słychać, prawda, ale jak jesteś, to poruszę temat z badań po alkoholu, utracone prawo jazdy, medycyna pracy, no niestety tych tematów mam najwięcej najwięcej zapytań. I zacznę od zapytania, które znalazłem na moim kanale YouTube w komentarzu I witam, mam ciężki problem. Otóż w 2015 zostałem... Dostałem zakaz prowadzenia za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Dostałem skierowanie na badania WOMP. Kosztowało to 560 zł. To jest oczywiście dla tych, którzy uważają, że w WOMPach jest łatwo, miło i przyjemnie. Lekarz nie podpisał termin następnego badania za rok, prawda? Rok 2017, łapie mnie policja pod wpływem THC, zakaz 3 lata uprawnień, cofnięte, lipiec 2017, wstawiam sobie y, zakładu karnego na 11 miesięcy, wychodzę, wsiadam w auto na zakazie, tym 3-letnim łapie mnie policja, dostaje kolejny rok, więc dwa zakazy skończyły się 15 grudnia 2020 roku. Teraz moje pytanie, co mam zrobić, jakie kroki podjąć? I no, Jakiekolwiek kroki by tu nie zostały podjęte, to trzeba dokończyć badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Prawdopodobnie widz tutaj dostał jakieś skierowania. A nawet jak nie dostał, to musi po prostu pójść i jakoś te badania przejść. Pytanie jest tutaj, czy przy takiej w sumie powiedzmy trzykrotnej recydywie, jeżeli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy wie o tym, że to się stało, czy przepuszczą. No Powiem szczerze, że mam tutaj spore wątpliwości, ale jeżeli mój widz nie spróbuje, to nie będzie wiedział, natomiast chce czy nie chce, musi załatwić sobie zaświadczenie o rocznej abstynencji. I to rocznej abstynencji, zarówno od narkotyków, jak i alkoholu. No. Pytanie drugie, czy jeżeli w ogóle nie uczęszczą na żadną terapię, to jest szansa. No mam tutaj spore i to spore wątpliwości, ale niczego nie przesądzam. Jest covid, być może wąb tego widza będzie jakiś bardziej spolegliwy, może się uda. Także jeżeli ta osoba ogląda mój hangaucik dzisiejszy, to niech da znać, jaką podjęła decyzję. Także powtarzam jeszcze raz, jednym się udaje przejść badania w WOMP-ie łatwo, miło i przyjemnie, drugim się nie udaje i wtedy jest Y, troszeczkę gorzej jeżeli chodzi o moją skromną przychodnię y, widać już troszeczkę okres świąteczny y, polega to mniej więcej na tym, że pracy jest nieco mniej jestem realistą, też jest to związane y, z sytuacją lockdownu znowu gastronomia, że tak powiem, zdycha nawet idąc na kawę do galerii, to biorę kawę na wynos, potem jakoś tam pokryję mu kry, że tak powiem, pije, prawda? Ponieważ dostaję w kubku i no niestety gastronomia nie pracuje na cały gwizdek, to trudno, żeby też ci ludzie badali się u mnie z medycyny pracy, prawda? Czy z książaczek zdrowia, jeżeli biznes ledwo wiąże koniec z końcem. Natomiast ku mojemu zdziwieniu mam sporo pracy. Jeżeli chodzi o Ukraińców przyjechali oni, czy cały czas przyjeżdżają do Wrocławia, Ci ludzie, Chcą się po prostu zbadać szybko, krótko na temat. No i idą tam, gdzie jest to w miarę realne do zrobienia. Nie powiem, że do skromnej mojej przychodni medycyny pracy na Kmiczca 1 we Wrocławiu. W piątek zrobiliśmy sobie małego Mikołaja. Personel wręczył mi tam jakieś nazwijmy to upominki, jakaś czekolada mikołajkowa oczywiście, jakieś tam gadżety. Jedyne, czym się mogłem odwdzięczyć, to jakimiś premiami finansowymi. Przy okazji mój synek dostał od nich też prezencik jakiś Także, jakiś ludzki element pracy mojej firmy, która, no, chciałbym powiedzieć, że się dzieje źle, ale jest całkiem fajnie, jeżeli chodzi o finanse. Być może już mówiłem, że w listopadzie przekroczyłem, nazwijmy to utarg zeszłoroczny, Teraz już powiedzmy idę na czysto. No poza tym, że muszę uwzględnić jakieś 5% inflacji, to być może bilans wyjdzie na zero. Jeżeli chcesz ze mną pogadać, mam już nowy numer telefonu. Telefon 7897, przepraszam, 273335. Powtarzam 789 273 335. Trójek i siódemek tutaj dostatek. Możesz do mnie zadzwonić i po prostu, jeżeli chcesz coś pogadać, to poruszyć jakiś ciekawy temat, to możesz to ze mną zrobić. Liczę z tym, że wszyscy to niestety usłyszą. Także jeżeli obawiasz się swoich spraw prywatnych, to może lepiej tego nie rób. Natomiast widzę tutaj. Pytanie Maćka na czacie. Mam pytanie. Wyszedł mi podwyższony wynik GGTP. Kilka tygodni wcześniej zrobiłem i miałem w normie. Czy będę mógł się odwołać? To znaczy, no, musisz tu Maciek dać mi, czy już jesteś po negatywnym wyniku w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, bo już niekoniecznie na ten wynik GGTP zwracają uwagę. No ale jeżeli kilka tygodni wcześniej miałeś w normie, to jak będziesz podchodził, to czemu nie pokazać obu wyników, czy tego wcześniejszego wyniku, że był w normie, a akurat nie, tego dnia coś tam się pogorszyło. No miejmy nadzieję, że nie z powodu alkoholu, tylko z powodów jakichś tam innych, zdrowotnych. GGTP jest bardzo ogólnym wskaźnikiem. On nie wskazuje tylko nadmiernego Spożycia alkoholu, chociaż czasami się to y, też zdarza, natomiast wskazuje też na jakieś inne dysfunkcje wątroby, i czasami trudno stwierdzić, jaka jest taka prawdziwa przyczyna. Powtarzam jeszcze raz: jeżeli chcesz zadzwonić, to jest telefon do mnie. No i mam nadzieję, że. Ktoś taką ochotę będzie miał. Natomiast tutaj osoba inna zadała mi pytanie z cyklu zwolnienie lekarskie. Miałem zwolnienie lekarskie przez około 100 dni na tą samą chorobę. Po dwóch dniach przerwy zwolnieniu w weekend dostarczyłem zwolnienie, dostarczyłam zwolnienie od innego lekarza. To był lekarz psychiatra mając wpisany inny kod choroby niż poprzednio. Jak w tej sytuacji wygląda okres rozliczeniowy i, o co, i co to dokładnie oznacza? Czy mając przerwę w zwolnieniu, mogę, jeżeli zajdzie taka potrzeba, kontynuować 182 dni? No, Problem jest dosyć ciekawy, bo teoretycznie, jeżeli nie ma, jest przerwa, i jest inna choroba, no to można kontynuować. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że ZUS y, szuka wszelakich sztuczek, jakich tylko może, żeby nie zapłacić. Wiem coś o tym, ponieważ y, moja żona w tej chwili jest bodajże na zasiłku powinna dostać już ten zasiłek rodzicielski, wzięła, wzięła macierzyńskie trzy miesiące, a ZUS tam szuka krasnoludków, żeby jej wypłacić resztę. Oczywiście mówiła o działalności gospodarczej. Na razie papiery krążą i gdyby nie to, że no, ma bogatego męża, oczywiście w cudzysłowie, to byłoby jej i ciężko. Natomiast yy, Tutaj często ZUS się takiej sztuczki, że te 100 dni powinno się zakończyć jakimś dokumentem, że dana osoba wyzdrowiała, że jest zdolna do pracy i dopiero następne, następny okres rozliczeniowy, te 182 może wchodzić w rachubę, chociaż nie gwarantuję, że to się uda, prawda? I mój, mój widz zadał jeszcze jedno pytanie: do którego lekarza należy pójść po zaświadczeniu o zakończeniu leczenia? No, sprawa jest prosta. Te pierwsze 100 dni okresu zasiłkowego należy pójść do lekarza, który wystawił te 100 dni. Natomiast. Następne dni, następny okres zasiłkowy to jak się skończy to zakończenie leczenia wziąć od tego lekarza, który leczył lub który był wystawiał ostatnie zwolnienie lekarskie, prawda, bo to, że się leczysz u psychiatry nie oznacza, że nie możesz się leczyć u pięciu psychiatrów i w końcu być może szósty psychiatra zakończy to leczenie i wtedy, znaczy wystawi ostatnie zwolnienie i wtedy ten lekarz powinien wystawić zakończenie, zaświadczenie o zakończeniu leczenia. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem problem, czyli lekarz, który wystawił ostatnie zwolnienie, powinien wystawić zaświadczenie o Zakończeniu leczenia, prawda? Um, jeszcze mam jedno pytanie. Pozwolenie, być może już mówiłem kiedyś: pozwolenie na broń palną, a cukrzyca insulinozależna. Czyli sytuację masz taką, że. No Chciałbyś sobie postrzelać na jakiejś strzelnicy, a ja masz cukrzycę. Zapytanie widzę. Od 19 lat jestem cukrzykiem insulinozależnym. Powstało to w przebiegu zapalenia trzustki idiopatycznego. Mam ponad 40 lat, posiadam patent i licencję strzelecką. Chciałbym się ubiegać o pozwolenie na broń palną do celów sportowych i kolekcjonerskich. Piszę do pana, ponieważ widziałem pańskie filmy, w których nie odrzuca pan możliwości pozytywnego orzeczenia w podobnym do mojego przypadku. Pierwotnie chciałem badania zrobić w mojej okolicy, ale przy pierwszym telefonie, gdy wyjaśniłem moją sytuację, poradzono mi no lepiej, żeby pan do nas nie przychodził. Czyli uczciwa przychodnia, ponieważ nie chcą gościa naciągać na kilkaset złotych. A po pytaniu, czy jakieś dodatkowe dokumenty byłyby potrzebne, słyszałem, że Opinia od diabetologa, że mogę posługiwać się bronią, co generalnie jest absurdem, bo to orzecznik decyduje. Dlatego zacząłem szukać w internecie czegoś więcej. Trafiłem na pański kanał. Jestem cały czas pod kontrolą diabetologa w poradni w Warszawie. Brak powikłań, wzrok bez problemu, nie noszę okularów, jestem w wstępnej rozmowie z diabetolog, która mnie prowadzi i nie widzi problemu z wydaniem orzeczenia. Coś w stylu zaświadczenia stwierdzające aktualny stan zdrowia i przebieg choroby. No i mam pytanie, czy warto się do pana fantygować i ewentualnie dokumentacja dodatkowa, jaka byłaby potrzebna. Staram się dowiedzieć jak najwięcej mailowo, ponieważ mam do Wrocławia ponad 400 kilometrów. Jestem zdeterminowany. Tutaj widzę rozmowy telefonicznej, ale akuratnie sprawa została wyjaśniona przez nas mailowo. I wydaje mi się, że jeżeli nie ma jakichś powikłań tej cukrzycy insulinozależnej, poważniejszych powikłań, szczególnie ze strony narządu wzroku, nie ma jakichś tam napadowych hipoglikemii, że ten gość ma po prostu źle prowadzoną cukrzycę, to wszystko jest do przejścia. Oczywiście Konsultacja diabetologa. Fajnie by było, gdyby to coś było w stylu karty konsultacji diabetologicznej, tak jak dla kierowców, ponieważ tam jest temat przewałkowany. Te osoby, ci diabetolodzy wiedzą mniej więcej co pisać i trzeba być dobrej myśli, prawda? Jeżeli to jest coś jakaś zabawa na bronią na strzelnicy, to raczej nie widzę większych y, przeciwwskazań, prawda? Nawet przy cukrzycy insulinozależnej oczywiście y, z dużym prawdopodobieństwem twierdzę, ponieważ zawsze może coś w trakcie rozmowy wyjść, że wywiadu czy badania lekarskiego wyjdzie, że nie jest aż tak fajnie jak być powinno. Także jeżeli nie daj Boże ta broń jest twoim przeznaczeniem, pomimo że nie odbyłeś yy, z zasadniczej służby wojskowej, nie nastrzelałeś się w swoim czasie, to warto spróbować. No, więcej bym się zastanawiał, jeżeli była to broń myśliwska, prawda? Bo niestety trzeba gdzieś tam pochodzić po lesie, może być niedosukrzenie. No, tutaj trzeba widzieć troszeczkę lepiej, troszkę mieć lepszy stan zdrowia niż w czasie strzelań na strzelnicy, gdzie możesz tylko strzelać, że tak powiem, do przodu, prawda, i nie masz nikogo na linii strzału. Waldek Kozłowski, co się dzieje, gdy w trakcie zwolnienia chorobowego, wypadkowego, płatnego 100% trafiamy do szpitala, na przykład na planowaną operację? Jak wygląda wtedy płatność za zwolnienie lekarskie? No, dobre pytanie. Teoretycznie można nie wziąć zwolnienia ze szpitala, prawda? Czyli. No właśnie dobre pytanie, ponieważ yy, przykładowo przyjęcie do szpitala jest jutro i mamy dwa tygodnie zwolnienia tego płatnego chorobowego wypadkowego i wyjdziemy ze szpitala za tydzień, no to wtedy nie prosiłbym lekarzy ze szpitala o wystawienie zwolnienia, tylko za, cały czas sobie wziął to zwolnienie płatne, prawda, natomiast gorzej jeżeli powiedzmy w szpitalu będziesz dwa tygodnie, a zwolnienie wypadkowe masz na tydzień, czyli resztę trzeba wziąć ze szpitala i wtedy obawiam się, że nie będzie ono 100% płatne, ale sprawę wyjaśniłbym mimo wszystko w ZUS-ie. W Wydziale Zasiłków, w Wydziale Informacji ZUS co nie oznacza, że w obecnym czasie będzie proste, ponieważ jest rozpierducha totalna i ZUS pracuje jak pracuje. Aczkolwiek trudno ich też za to winić, ponieważ no, pracy mają wyjątkowo dużo. Good night. Witam. Mam pytanie, czy mają co szaplon Okulary dodali z antyrefleksem, to mogę kierować pojazdem na kategorię B do 3,5 tony oraz czy mogę pracować na swoim samochodzie, oraz czy muszę mieć do tego jakieś badania. No, jest duża szansa, że przejdziesz badania lekarza medycyny pracy. Oczywiście y, będzie się on opierał na konsultacji okulistycznej, natomiast nic tutaj nie piszesz, y, jaka jest korekcja tej, tej twojej wady wzroku, prawda? Czyli yy, może inaczej do, yy, jaką masz ostrość wzroku po korekcji, prawda? Jeżeli jest ostrość wzroku dobra, to powinno być ok. Na wszelki wypadek poszedłbym jeszcze do laryngologa, czy do tej osoby, która stwierdziła ten o aczkolwiek oczopląc wrodzony może być po prostu oczoplącem wrodzonym, prawda? W niczym nikomu nie przeszkadzającym, po prostu masz go, bo masz i będziesz miał, prawda? Według mnie szanse tutaj przejścia badań są duże, prawda? Natomiast nie bardzo rozumiem, co to znaczy, czy mogę pracować na swoim samochodzie, Czyli, czyli, czy będziesz prowadził działalność gospodarczą, jeżdżąc swoim, swoją działalność gospodarczą, jeżdżąc swoim samochodem, czy będziesz jeździł swoim samochodem jako pracownik u jakiegoś innego człowieka lub innej firmy, prawda? Bo jeżeli to jest twoja działalność gospodarcza, to nie słyszałem, żeby na kategorię B potrzebny był jakiś, potrzebne były jakieś badania. Natomiast... Jeżeli pracujesz u kogoś, to podlegasz pod kodeks pracy i badania. Musisz przejść, czy ci się to podoba, czy się nie podoba. Cześć Paweł C. Dobry, powiedzmy, wieczór we Wrocławiu. Słuchajcie kochani, powoli kończę. Cieszę się, że ktokolwiek chciał o godzinie 22.00. Tak, i hangoucik mój znienacka obejrzeć. Jeszcze widzę tutaj inną, jeszcze dwa pytania. Good night. Chciałbym założyć swoją firmę, podjąć pracę na busa, na przykład w Nie wiem, jakie są wymagania inpostu czy, czy chcą od ciebie jakieś badania, czy nie chcą. Natomiast, tak jak powiedziałem, mając własną firmę. Nie słyszałem o żadnych badaniach na kategorię B. Poza tym, że gdybyś chciał na przykład być taksówkarzem, to podlegasz pod inne przepisy. Ale jeżeli masz prawo jazdy kategorii B, to czemu nie miałbyś, że tak powiem, nie jeździć zawodowo. Rozumiem, że lekarz, który cię dopuszczał tam do kursu na kategorię B, Kiedyś wiedział o tym, o się, wiedział o wadzie wzroku, także jak cię dopuścił no to równie dobrze możesz jeździć zawodowo. Marcino, witam panie doktorze, jak tam sezon motocyklowy, jakieś ciekawe trasy? Kurde, blade, jeżeli chodzi o sezon motocyklowy, to Słabo, bo urodził mi się synek i w tym roku, że tak powiem, nic nie wymyśliłem. Po, więcej, że tak powiem, znam się na e, bawieniu dziecka w tej chwili, zmianie Pampersów i karmieniu, niż, niż jeżdżeniu motocyklem, prawda? Smutne, ale prawdziwe. Natomiast. Muszę powiedzieć, że odwiedził mnie ostatnio Jurek Golus ze szkoły jazdy Euforia. I co się będzie działo we Wrocławiu? A mianowicie wreszcie zaczną przestrzegać prędkościach, prędkości 50 na godzinę na slalomie szybkim. Wprowadzą czujniki prędkości, mierniki prędkości. I chcemy z Jurekiem Golusem szkoła jazdy Euforia nakręcić filmy, jak wygląda slalom szybki, no i przy pomiarze czasu, prawda. Ja tak uczciwie powiem, że miałem to szczęście, że kiedy zdawałem prawo jazdy kategorii A, to jeszcze mierników nie było. I nakręcimy jakieś filmy i mam nadzieję, że że po prostu będzie to coś ciekawego. Jeszcze tylko zareklamuję jego szkołę. Tutaj jest ośrodek, tutaj masz ośrodek szkolenia Euforia. Wystarczy wpisać Euforia Wrocław, to jest ta euforia. Ośrodek Szkolenia Kierowców Euforia, prawda. Tutaj jakieś tam pliki, śmiki, ale to bardziej interesuje nas kategoria motocyklowa. Tutaj widzisz Jamaszkę. Tutaj jest ich plac A1, XJ6, XJ na takiej zdawałem, prawda. Na tej hondzie na dwa też tam trochę ćwiczyłem, ale to tylko tak nazwijmy to tak sobie, prawda? Także jeżeli chcesz się coś tam... Niestety smutna jest sprawa taka, że kursy bardzo podrożeją, bo niestety stanie się problemem zrobienie salonu, slalomu, wolnego. 50 na godzinę na placu wrocławskiego WORDu to jest po prostu prawie że samobójstwo, kurde. No ale do odważnych świat należy. Jackson, czy podczas sprawdzania rozróżniania kolorów podstawowych przez lekarza na Bamb w lub innym urządzeniu muszę rozróżnić wszystkie dobrze czy większość wystarczy? Chodzi mi o badania kierowców. Masz rozróżnić. Żółty, zielony, czerwony, prawda? Czerwony to jest coś jak tutaj. To jest mniej więcej czerwony. Żółty. Żółty. Tutaj mam żółty. O. To jest żółty. I szukam jeszcze zielonego. Szukam zielonego, tylko nie mam pod ręką żadnego zielonego. O. Mam zielony, to jest na przykład zielony. Oczywiście nie traktuj tego testu jako profesjonalnego. Masz rozróżnić trzy kolory, żółty, zielony, niebieski. To jest czerwony, prawda? Oczywiście pokazuje to tylko tym osobom, które nie rozróżniają barw podstawowych. Adrian, dobry wieczór. Mam pytanie, czy jest miejsce, gdzie się można nauczyć, jak zdać badania na widzenie stereoskopowe? Wydaje mi się, że nie tyle nie widzę na badaniach, co odpowiednio nie za bardzo rozumiem. Powiem ci tak, jest zbyt wiele testów na badania stereoskopowe, bo jeżeli chcesz się nauczyć w tym sensie, że wy, wyuczyć się na pamięć, co dany test, zasady danego testu, to tam jakąś szansę masz, prawda? Jak się dogadasz z jakimś okulistą, natomiast... Zacząłbym najpierw od pójścia do okulisty, wyjaśnienia jakichś tam zasad badania, poproszenia o uczciwe zbadanie, i wtedy dopiero można by coś dyskutować. Natomiast nauczenie się testu na pamięć, czyli powiedzmy test muchy, że masz, nie wiem, jakąś tą muchę tam podnieść, czy to i tamto, siam to. Um, jest inaczej, no to, to, to, to według mnie bez sensu, prawda? Good night. Nigdy z badaniem na kategorię B nie było problemu. Zdziwiony jedynie byłem na, na taxi kurs, że nie mogę być kierowcą, ponieważ jakaś jest niewygranica wady, a te liczby, które są podane, to są z karty z okularowej. Taksówka to jest good night taksówka. Ona podlega pod transport drogowy, natomiast INPOST in to, to po prostu jest zwykła jakaś kategoria B. Marcino, właśnie tam robiłem prawo jazdy i zdane bez problemu, także pole, polecam szkołę jazdy. Euforia. Tutaj ktoś mnie, Pani Kasia prosi mnie o numer telefonu. No Można zadzwonić, prawda? Można zadzwonić. Mam nadzieję, że podałem poprawny numer. Jeszcze raz tutaj pokażę tą euforię. Tam zdałem swoje prawo jazdy, prawda? Tam zdałem swoje prawo jazdy. Znam bardzo dobrze właściciela. No Jest naprawdę fajnie, prawda? Tutaj masz parę zdjęć, to jest Honda, prawda? Tutaj jest Jamaszka Tutaj kategoria B, ale to kategoria B to nie sądzę, żeby, żeby cię interesowała. To jest jeszcze stary plac, który mieli na ulicy Opolskiej, tam już niestety deweloperka wkroczyła i o, to jest ta Honda i tutaj nawet widać, że to ja że to ja zrobiłem to zdjęcie w sierpniu 2016 roku. Także niestety czas mija szybko i nieubłaganie. Tutaj jeszcze raz telefon do Jurka. Dobrze, ma, mamy ten, mamy telefon. Tak słucham. Jest. Um, witam serde witam serde serdecznie z tej strony Maciej Frąckowiak, No słuchaj, Bo ja, ja mam do pana takie pytanko, no. Bo ja takie, coś, um, bo miałem zabrane prawo jazdy na, na rok czasu. Aha, aha. No wiadomo, za na alkohol, nie? No samo życie. I, to, czy... I tak, badania, badania lekarskie robię yy, już 23, yy, raczej 22 września w Wąpie robiłem, nie? I tam miał, miałem wyniki badań bardzo ładne, nie? No. GGBT 54 miałem, nie? i chodzi o takie coś, bo w listopadzie miałem takie coś, że gorączki i tam na, na przemian gorączkę, takie coś, nie? Mm -hmm. Zgłosiłem się do lekarza POZ i przepisał takie, takie krople CUS Chinaces. to są jakieś, nie wiem, jakieś zagraniczne krople i one są na etanolu, nie? I mi one podwyższyły wynik GGTP, że, że, że miałem no bardzo brzyd, brzydkie te wyniki, ale właśnie czekam na decyzję, nie? Ale ten Wąpie. wynik to w WOMP-ie wyszedł, czy...? No, we WOMP-ie, we Wąpie podczas badań laboratoryjnych wyszedł, nie? A do ilu właśnie... panu podniosło? 8, 80 na 4 podniosło. I no, bo tu mam nawet też fakturę no, no wiadomo, że teraz lekarze wszystko mają, że mogę poprosić że lekarz, bo akurat nie też byłem na COVID chory, nie, a od roku nie spożyłem w ogóle alkoholu, nie? Ale momencik, dostał pan negatywne orzeczenie? Na razie jeszcze nie, właśnie czekam na tego, nie? Znaczy a, Ja bym pokazał stary wynik, prawda? Bo tylko bo ja byłem u, u innej pani doktor byłem, nie? Mm -hmm. I właśnie mówiłem, że tam właśnie wszystko przyniosłem wszystko miałem, nie. Ale, ale przyni I przyniósł wśródniku... ma stary wynik tego, tego, ten dobry wynik, czy nie? Nie, tam, tam jest we wąpie w kartotece jest, nie. Ale moje pytanie jest takie, bo zrobił pan dobry wynik i w womp tam za jakiś czas wyszedł zły wynik. Czy pan pokazał ten dobry wynik wcześniej? Nie, nie, nie, bo zostawiam go podczas badań lekarskich, nie, zostawiam tamtej lekarce, chyba żebym jakiś opis z tego laboratorium, co robiłem, żeby wydrukowali. A pytanie to, to nie jest Sosnowiec? Nie, nie, to jest womp może się nie przyczepią, no, jeżeli pan naprawdę nie pił alkoholu, oni robili GGPT, tak? Tak, tak, robili GGPT, panie. Powiem tak, no nie powinien, ja bym panu negatywny nie dał, ale to WOMP to jest WOMP, prawda? To, to, to, no wiadomo, to... No, no, no, no bo mówię też, no bo i, i też nawet i na COVID bym się okazało, że bym chory nie miał mieć 16 Musiałem przełożyć na 27 listopada, nie? Myślę, że pan dostanie pozytywne, ale no mimo wszystko trzeba było wziąć stary wynik, żeby pokazać, że jest wszystko ok, prawda? Bo, no. bo, mówię no, nawet żonę, no bo oglądam pana tutaj mhm. na YouTube i no, no wiadomo, że jak człowiek pójdzie, będzie, to wiadomo, że wątroba nie, nie tego, nie, nie zatrzyma. i bo mówię... Nie znaczy, że, 88 by... to nie jest jakiś tam wynik nie wiadomo jaki, prawda? A, a inne no, wątrobowe, bo... jak pan miał? Już... Ten um, Aspat um, Bo w, w poprzednim, w, w tym poprzednim, co miałem, 22 robiono, to miałem bardzo, bardzo ładnie, nie? Mm -hmm. A lat. ale już w momencie. Czy było w normie, a może tak. Już bez, bez konkretów. E, ast, astat mam, mam 56, a, a, a lat 75. No trochę dużo. I GGTP 81 nie? Ja, ja bym zdziwiał skąd się to wziął, nie? Może się panu uda, kurde, tak. No, ja bym ja by mimo wszystko jakoś im doniósł jeszcze ten wynik, ten wynik pozytywny. Znaczy ten taki co pan miał dobry, prawda? Ten co, ten, co wcześniej. A on dawno bo, był robiony, mniej więcej? On, on, on był tak już momencik, bo robiłem orzeczenie lekarskie, żeby... żebym zrobić sobie kursy, kursy na przewóz osób w rzeczy, nie? zrobiłem hmm. 22 9 września i 2020. To niedawno. I, i, i, i to, to dlatego, ja tam wcześniej dzwoniłem do womp żeby mi zrobili, żeby było 3 miesiące, nie? Hmm. ale bo na covid zachorowałem nie, i tego. A czym pana oprócz tych kropli, tego ale leczyli? Nie, nie, niczym innym, już momencik, bo miałem tak, zinkas, no odporność mi, mi przepisą i fibrotin i później, jeszcze, bo jeszcze miałem zapalenie z Ale antybiotyki? antybiotyk miałem. Wie pan co? No, jest to jakieś wytłumaczenie dla tego wyniku mhm. podwyższonego, także jeżeli pan, Ten... jeżeli pan im powiedział o tym, że miał pan COVID, że był pan leczony antybiotykami, to, to ma prawo znaczy to zapalenie oskrzeli oczywiście leczyli no, tym antybiotykiem, to no, to ma prawo podnieść się. Także... No, no, że jakby czasem wyszedł na negatywny. To tego, to najlepiej do lekarza po żeby informacje dał na ten temat. Nie? Tak, tak, tak. A, a pan nie no, mówił o tym no. i o COVID-zie i tym leczeniu? Yl, nie, o, o, o COVID-zie powiedziałem, tylko nawet człowiek z tego wszystkiego, no, no bo się człowiek denerwował. No rozumiem, tym, że po prostu pan zapomniał, zapomniał powiedzieć, no, zapomniał że, że tak. było... Bo mówię, antybiotyki czasami podnoszą, prawda? No, no oczywiście, oczywiście. No. Podnoszą i to ja nawet tu na antybiotyk bym zwalił bardziej. Już nie mówiąc o tym, że sama choroba mogła pana, że tak powiem, trochę tam wyczerpać i. Bo ja, ja to co powiedziałem, że, że miałem, a, a akurat miałem miał wynik pozytywny COVID, COVID, 19 nie i lekarz mi na, na COVID nie, nie, nie przepisał żadnych lekarstw, bo nie ma akurat takie le, leki objawy, No to nie, dziękować tylko. Bogu, bo no. wie Pan, to tam parę osób, że mia, miały cięższe. Czyli Pan leżał w domu nie. po prostu, była kwarantanna? Kwarantanna był, była w domu, nie? Wie, Dobra, nie? Pan, ja że jestem, się jakoś się czu założę. czuję, że to jest, że Pan przejdzie, prawda? Tak, Nie potrafię to na 100% powiedzieć, powiedzieć, bo, bo wiadomo decyduje nie ja tylko te, ten lekarz z tego innego wątku prawda natomiast ja jakoś tak y, czuję że pan przejdzie natomiast mimo wszystko bym wziął jakiś papier od tego lekarza który pana leczył i mhm. że że mimo wszystko brał pan te antybiotyki, no coś, co uzasadnia ten... No, no oczywiście, oczywiście. A, a badania psychologiczne pan przechodził w WOMP-ie, czy...? Badania, no, nie, prywatnie. psychologiczne nie, nie prywatnie, ale po wszystko o nie, po, bardzo o nie, nawet pani Psychologka by była nie powiedział, nie? Wie pan no, co, jak pan nie pije, naprawdę nie pije, to, to jestem tutaj dobrej myśli, prawda? Nie, no, no mogę, mogę się zażart, bo oglądam no, no nie, pana. Dobrze, nie jestem tutaj detektywem, tego... prawda? To. I, i, I mówię, że no, człowiek nie będzie, no, jak to się mówi, głupi, żeby mały, jak ktoś mówi, żeby marnował swo, swo, swoje prawa a, a, rady, Tak nie, no, no, Takie pytanie to pan, partie, pana za jaką ilość alkoholu złapali? To było wykroczenie, czy, czy, czy już więcej no, trochę? Nie. Ja generalnie na granicy byłem, nie? Na granicy, ale y, mam warunkowo, może nie postępowania. No to też jest jakaś się... taka... Jakoś mam nadzieję, że pozytywnie. Jestem dobrej myśli. Chociaż tego nie potrafię panu wytłumaczyć, tak, tak nazwijmy, to po prostu czuję na nosa, że będzie dobrze. No i tyle. To jest to najważniejsze, najważniejsze, bo się mówię, człowiek zawsze denerwuje, bo mówię zawsze lekarze taką myślą, że za po prostu troszkę wyższe wyniki, nie? To zaraża. że. Alkohol, nie? Mówię, to, to są te najgorsze myśli, nie? No tak, no no, ja mówię, wiadomo, na złodzieju ja. <głos> I pan się boi, bo się pan boi, prawda, a, a lekarz jest jeden taki, no, że spojrzy na to tak na spokojnie, z wyważonym jakimś okiem, prawda, a drugi przypierdoli panu tak wychowawczo, żeby żeby po prostu wiedział, że był u lekarza, no. no, no. Je, jeżeli to było pod, podeszło panu pod wykroczenie, to jestem dobrej myśli. Mm -hmm. Rozumie pan, mm -hmm. bo już nie pytam się konkretnie no. ile, tylko jeżeli to było, jeżeli dostał pan jak za wykroczenie, bo, bo umorzyli panu, czyli by musiało być wykroczenie. W postępowanie. O. Bo to no, tego umorzyli. Nawet już od na prawo jazdy i lekarka się pytała, czy, czy tego czy panu, że pan nie odebrali, ja że już otrzymałem, nie? No to dobrze, to, to, to tylko jakby to powiedzieć, uważać następnym razem, bo tej... nie, już dostałem nauczkę, bo nawet i żona mnie wyzwała, mówi, mówi, za że tak pan mówi, ty, ty Debilu mówi co, żeś narobił najlepsze prawo jazdy, żeś stracił wszystko, nie? No, no. A tym bardziej mam że córkę 60-letnią na wychowanie. I... No dokładnie, to nawet no, zawieźć dziecko do szkoły no, czy do przedszkola, no, czy gdzie tam pan wozi, no, to, to jest problem. No, no, no, no, dobrze, no, no. człowiek się, się, mówię cały no. w no, no bo nie wiadomo, jaka będzie decyzja lekarza, nie? No ja panu powiem, nie no, słyszałem bo... o tym wąpie nic złego. tym no. na Śląsku no, słyszałem, to mi tam ludzie piszą cały czas, ale tam, o tym, gdzie, tam gdzie pan idzie, to raczej. Nie powinno być więcej. No, jak tego, to się postaram o to odpowiedzieć, jak, jak przyjdzie wynik, nie? no przyjdzie, wyniknie. Niech mi pan napisze, to już tak z ciekawości. Po prostu, jak już pan się odezwał, nie. chciało się panu zadzwonić, to niech pan przynajmniej mi napisze. Szczególnie, jakby poszło źle, prawda? Ale jak, jak dobrze, to też. Oczywiście napiszę, bo tam no, się pochwalę przecież, jak, jak to wyszło, nie? No, także. To nie... Powiem panu tak, w tym covid jakoś tak Aha. kurde puszczają ludzi łatwiej. Nie jest aż tak źle, jak, jak, jak mi się wydawało. Oczywiście no, są ludzie, że nie puszczają, bo tak jak czytałem, prawda, że trzy razy go złapali, no to. to... To lekarz też nie głupi, prawda? No. Nie, nie. Ja, ja już tam mówię, nauczkę, dostałem duże pieniądze, zapłacimy, a, a tym bardziej już um, następnym, jakby mnie czasem drugi raz łapali, no to już 10 tysięcy, nie? No, a to sam Płaci pan wie, że, że za, to, za to parę groszy, za to parę groszy, tak parę tysięcy się nazbiera i tak, żeby już no. nie wypierdzielone te pieniądze w błoto. Bo... No, no oczywiście. Ja nieraz, jak, jak tak słyszę w telewizji, że tam się odwożył, i ja na przykład drugi raz na i mówię, czy, czy nie mógł ten człowiek zmądrzeć, no już raz zapłacił karę, drugi raz, później trzecim, jak ci, ja ci nieraz czyta te internety, nie, albo tak, tak. w telewizji, że, że, że trzy razy go złapali, przykładowo za alkohol i mówię, no, no ludzie, ja bym chciał te pieniądze, co on zapłacił, nie? No dokładnie, no, no to a to naprawdę łupią w tej chwili, sądy się nie pierdolą tam. To, no, a, a, a tu jak miałem rozprawę w sądzie, no, to nam, na, nawet e, sędzia powiedział, mówi, że bo tam przeczytał to moje zeznanie i tego mówi, że ja panu wierzę, bo tam mówi, są no, tacy kierowcy, co mówi, że wypił piwo, nie? I mówi, o, o on tego, on mówi, że pr co wypił, a ja jechał 10 kilometrów, nie? No tak, tak, tak. No, mnie się tak zdarzyło, że miałem na, na, osiedlowej, dro na osiedlowej drodze nie? i to nie, nie była jakaś wielka prędkość, bo to podczas przeparkowywania, nie? A to właśnie normalnie to jest najgorsze 100, rzecz, 100, rzecz, 100 metrów że... od, od domu, nie? To jest najgorsze jeszcze w, w, jeszcze w piżamie byłem, nie? To jest najgorsze, że, że, że, że tak naprawdę to poszedł pan tak przeparkować stąd tam, prawda, a, a niestety oni jakoś mm. czuwają i tam to najbardziej boli, prawda? No, oczywiście. Dobra, chce coś Pan jeszcze wiedzieć, czy, czy... Nie, no tylko, no tylko to, tylko to chciałem. Czy mogę się troszkę, jak ktoś mówił, uspokoić? Bo ja, ale ja jestem ale, dobrej myśli. Niech mi pan wierzy, że, że coś czuję, że będzie dobrze. Ale to. Jutro tam będę podwoił do lekarza swojego PUZ-u i tam będę chciał, żeby mi wystawił opinię na, na temat tego leku, bo założyłem tę no, Na tej ulotce jest ten, tam jest e -et etanol na tym leku. Nie? Dobrze. I o tym On leku myślę, i, o, i antybiotyku, bo ja się boję, że tu antybiotyk bardziej szkody narobił. Mm -hmm. Także, także. Mm -hmm. Znaczy, szkody, noż generalnie to Panu pomógł, tylko że antybiotyki łupią wątrobę trochę. Także. No, no, no, no. No, bo też miałem zapalenie o skrzyli, bo jak wchodziłem, to miałem taki kaszel, że, że e, miałem kaszel i jak mi się ma urywa, to za mnie, że to było skrzydło, nie? A palił pan. Takie brunatne, nie? Nie, nie paliłem. A, to było. No, palił no, to, to, to od, od ponad chyba z, z 30 lat nie palenie? Nie? Jestem dobrej myśli, kurde, nie, niech mi pan wierzy. Mhm. Ale nie potrafię panu to naukowo wytłumaczyć, po prostu wydaje mi się, że jest pan dobrym człowiekiem, i, a dobrych ludzi, jak to mówią, karma wraca, prawda? Uh -huh. Pomimo tego, że, że pan miał to nieszczęście, jakie pan miał, prawda? No, no, no, no. no. A już i tak surową nauczkę dostałem, mówię, ona powiedziała, mówi, za to byśmy pojechali na wakacje. No tak, no. no. Czy, czy, czy córce coś kupić, czy, czy, no, czy dziecku, no. czy, a tutaj trzeba... Wydała tak, Tyle pieniędzy, tyle pieniędzy poszło, jak ktoś mówi za błoto. No. Dobra, to no. pozdrowić Dobra, małżonkę. To Dziękuję się. Dinku... Oczywiście pozdrowie. Dziękuję, bo. Ja też też, też bo, bo słyszałem, że panu się urodziło dziecko, nie? No tak. Znaczy nie mam. No. Musiałbym to. szybko zdjęcie, ale. ale... <laughs> może, może zaraz gdzieś znajdę to zdjęcie, bo to jest tak, że.. że... Urodziło mi się 20 kwietnia i to w czasie COVID-u. Momencik, ja, ja go zaraz, jeżeli chcecie Panu dosłownie, tylko, tylko ściągnę to zdjęcie. Ściągnę to zdjęcie z tego, gdzieś z tych zdjęć, co mam w internecie. Ale jest kawał łobuza taki, że się ja, ja, ja, ja też tu mam bardzo małą łobuziarę. Tak, to tam. Po... To moja córka, O, tu, tu już jest. No jest kochane, one są kochane, dzieci. O już momencik, no. tutaj zaraz. Tura, tutaj, tutaj zaraz pokażę swojego, prawda? Już momencik, tylko, tylko muszę tak. Albo zrobię co innego. O. Tak, tak, tak wygląda mój, mój. Tak wygląda mój dzieciak teraz. No. Żo żona go tu ubrała w takie takie mikołajkowe te grzeczne znaczy... takie... no, no. No, znaczy i grzeczny i niegrzeczny, prawda? To, to, to, to, to no. trudno go nawet winić, że, że jest taki, jaki jest, prawda? Bo te... no, no oczywiście, oczywiście. O, tutaj. Ja zawsze mówię, że mam małego ludzika. Tak, to, to jest taki taki. Taki mały małcik. No. jest taka kochana, kurczę, ją bym zjadł normalnie tą swoją córę. No dokładnie, to, to, to, te dzieciaki są takie kochane, że ja by... a tutaj to, to co jest. O, tutaj mam takie jakieś zdjęcie, ze spaceru. No bardzo ładnie. O tutaj koleżka patrzy, prawda? To tak żeśmy się wybrali. To jest mhm. wrocławski rynek, widzi pan, pusty. A w Poznaniu pewnie no, no. to samo, prawda? W, w Poznaniu to samo. Pusto, to samo. Pusto, kurde, nic się nie dzieje, prawda? No. Ja nawet też, też kiedyś leżałem na Śląsku w szpitalu, bo miałem ołowicę, nie? Bo pracowałem o, w, takiej, w takiej firmie Aluplast w Poznaniu i miałem ołowicę dwukrotnie, aż normy przekroczone. Wie do pan, Sosnowca, ta, ta, ta ołowica też mogła mieć wpływ na to. Do Sosnowca, ale, ale to już za dawno miałem, nie? No, ale do Sosnowca, to, do, do szpitala mnie wysłali, nie? Ale zanim ten ołów się wypługa, to. wie Pan, to lata mijają, kurde, to jest… Tak? No, no. no bo tam też, też, nawet zaznaczyłem, że ołowicę, nie wiem, bo nowo, tu, tu, w tym Wąpie w Poznań mi to też znaleźli, nie? No tak, tak. I ten wąp z Poznań mnie, mnie wysłał. No to, to, to jak, jak, może inaczej, to oni mają na to papiery i, i, i wezmą to, powinni to wziąć pod uwagę, to, tak bym powiedział. No dobra. No to bardzo panu dziękuję dobra, i Naprawdę mi się spokojnie. z panem miło dobra. rozmawiało, nawet nie spodziewałem się, że się komuś będzie chciał zadzwonić. No ja się odważę i tego, przecież nie śpię, mówię i zawsze oglądam pana czaty i tego. No. I, um, bardzo, bardzo też dziękuję za, za takie edukacyjne, jak to się mówi, bardzo pouczające filmy. Nie? Powiem panu tak, no raz się każdemu może zdarzyć. No bo... oczywiście, ale ja, ja mówię, jak już słyszę drugi raz, to już mówię to jest o, za przeproszeniem, że tak powiem, degenerat społeczny. No, no bo inaczej tego nie, nie można nazwać, no bo raz może ktoś błąd popełni, to się zgodzę. Powiem panu tak, to, ostatni, um, raz, każdy ostatni raz 20 lat temu głupi, przypijany jechałem 100 kilometrów. Dziękuję Bogu, że mnie nikt nie złapał, ale od tej pory to po prostu nawet nie myślę o kieliszku. Jak sobie potem tak uświadomiłem, co ja zrobiłem, to a to człowieka czasami taka, taka głupota jakaś najdzie, że, że, że, że, że... Ach, szkoda gadać. Ja nawet um, też tak szczerze, bo tu, tu mam w, w domu żoną taki barek, nie? I z tym dwie butelki wina i, o, od zeszłego roku. I ja, ani człowie, człowie, w ogóle człowiek nie ma kiedy czasu, żeby sobie wypić no, z małżonką w ogóle. Dokładnie. No. Ani, ani już my, tak szczerze już no, nawet nie ciągnę. Nawet jak byłem na tej kwarantannie człowiek słuchał w telewizji, że tam niektórzy się rozpijali na kwarantannie, jak byli że, że tam no, nie wytrzymywali, nie wytrzymywali, ja tu wziąłem sobie córkę, grałem sobie w Chińczykę i tego. Ja, ja tam, wio, tam też się wziąłem, alkowolu, to co to robić? Bardzo symbolicznie, prawda? No dobra, dobra no, kurde, to, dobra, to, to jeszcze, raz, jeszcze raz nie wieczoru. Po, Proszę o jakiś sygnał, tylko jak to się skończyło, dobrze? Zależnie w którą stronę, to to, ale jestem tutaj Dobre. raczej pozytywnie nastawiony. Także dziękuję serdecznie, cześć, no. trzymaj się. No, Dobra, także przestroga dla tych, którzy uważają, że to tak jest wszystko łatwo, miło, przyjemnie i że się człowiek nie stresuje, prawda. Bartek, czy jeżeli mam problemy z testami Ishihary, to mogę zostać maszynistą? Czy przejdzie badania na maszynistę? Będziesz miał problemy, to robią ośrodki kolejowe i tam... Trzeba, że tak powiem, rozpoznawać wszystkie barwy i to nie podstawowe, tylko całą Iszicharę. Bartosz, na COVID trzeba brać cynk, jakiś jonofor cynku, kwer, cyna najlepiej 1000 mg, a prewencyjnie witamina D3 cynk. Dobra. Po więcej informacji, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę poszukać. Celen, protokol. Dobra. Hasiok, witam, czy jako osoba, która drugi raz na badania, dwa razy mnie złapali, teraz żyję w USA, mam prawo jazdy z Nowego Jorku i chcę zrobić prawo jazdy w Polsce, czy mam szansę? To znaczy, jeżeli cię złapali w Polsce, Hasiok, to nie masz szans. Póki nie, yy, zrobisz porządku z badaniami w WOMP-ie. A w Ameryce sobie możesz jeździć, bo co tam w Ameryce, kogo obchodzi tam brak polskiego prawa jazdy. Pader, dlaczego panu robili badania wątrobowe w WOMP-ie, wyszedł zły cukier czy złe ciśnienie? Tutaj, dobra. Jeszcze raz, jeżeli ktoś chce pogadać, to, to ostatnia szansa akuratny człowiek. Mam pytanie. Będę pracował na żurawiu wieżowym, mam drobną wadę wzroku. Jeżeli przyjmę się do pracy, to lekarz medycyny pracy może mnie poinformować, Wydział Komunikacji, o tym, że mam prawo jazdy bezterminowe. Tutaj raczej nie byłbym, nie miałbym spiskowej teorii dziejów. Lekarze medycyny pracy naprawdę pamiętam gościa który też starał się o żuraw wieżowy. On chciał wrócić do pracy. Generalnie nie dawał rady na psychotestach, jeszcze mnie tam wkurwił czymś. Mieli jakieś pretensje, tam cała rodzina, że nie dopuściłem, ale nawet pomimo tego nie, nie zgłosiłem go do Wydziału Komunikacji, że, żeby mu zabrać prawo jazdy kategorii B, prawda? czyli Musiałby być to bardzo złośliwy lekarz medycyny pracy, żeby podpierdolić się do Wydziału Komunikacji i zrobić jakąś krzywdę, prawda? No ale nie twierdzę, że się tak może nie zdarzyć. No mamy następny telefon. No witam, witam. Jesteś na żywo. Halo, dzień dobry. Tak? Ja wcześniej dzwoniłem, znaczy pisałem do pana, teraz dzwonię z polskiego numeru. No mów o co chodzi tak krótko na temat. Czy mm, pan co, jak 18 lat, to też zrobiłem to, czyli e, ja za po pijaku, tak. Mhm. E, e, no, no, miałem ś... Półtora śmiało, promila. Nie, nie mów tylko konkretnie y, imię, nazwisko takie rzeczy. Aha, i słuchaj i musisz niestety. Bo, bo jest przesłuch jakiś z twojej strony, prawda? A teraz już włączyłem, teraz już włączyłem, także, także już, już nie powinno być. No dobra. Także miałem 18 lat. Zrobiłem na, zrobiłem na to prawo jazdy, zrobiłem na ten pierwszy samochód. Ale w Polsce cały czas robiłeś, prawda? Tak, tak, tak, no. i teraz widzę właśnie pana, ale mam włączony, włączy, włączony głośnik, nie, także, e, no kurczę, miałem to 18 lat, tak, jako głupi mało lat. Dobra, krótko jako na głupi... temat, co, co się złego stało? Bo to wiemy... e, pierwszy, pierwszy raz mnie złapali, miałem półtora promila, mhm. bo odwoziłem znajomych, namówili mnie też, jestem takim człowiekiem troszeczkę lekomyślnym, tak, mhm. I niepotrzebne to mi było, nie? A drugi raz, no to już spowodowałem najchanie na, na faceta, nie? Mm -hmm. To już I... najchanie na światłach, też półtora promila. mila. Mm -hmm. Także to się skończyło bransoletą. I w tym momencie też no, mam prawo jazdy z, z innego kraju, tak, z USA mam prawo jazdy, nie, ale bo, wiem, bo, że nie mogę... New, N, NJ to znaczy New York, prawda? Tak, tak, tak. New, New Jersey, New, Jersey, a, a, New Jersey. Jersey, New Jersey, dobra. No tak, bo New York by było NJ, prawda? Tak, tak, tak, tak, No, no, no, no. I, i, Także... i, i, i kiedy wróciłeś ze Stanów? W Stanach byłem... No, cztery lata, cztery lata byłem, pracowałem, cztery lata w Stanach Aha. i teraz chciałem to, że tak powiem, ustawić nie, w Polsce. A kiedy wróciłeś? I... No, rok temu. Rok temu, dobra. Znaczy, słuchaj, sprawa tu jest prosta, no musisz porządek zrobić, bo dostałeś jakieś, yy, dostałeś jakieś te, jak one się nazywają, Yy, zawiasy? Nie zawiasy, skierowania na badania. Tak, tak, tylko y, ja nie zrealizowałem tych, tych badań. Ale skierowania masz, tak? tak? Tak, tak, mam, mam, mam, mam, mam. No to po prostu no, musisz zrobić skierowanie. Ale gdzie mieszkałeś? W New Jersey? W Atlantic City, czy, czy gdzie? Yy, nie, w New Jersey to nie podchodzę pod Atlantic City. Ja mieszkałem w Leonie. A w Leonie, w Leonie. Tak. Dobra, dobra. No, to jest, to jest przedostatni zjazd przed Nowym Jorkiem, no? to, to tam jak się jedzie, It's to... Delphi w y, tą Tą dziewięćdziesiątką chyba piątką, jak się jedzie na Nowy Jork. No, no, no nie ma y, no. na, na George Washington Bridge, jak się wjeżdża. No dobra, już tak mniej więcej kojarzę. Przed, bo... przed, przedostatni, przedostatni zjazd, bo ostatni zjazd jest na Fort Lee, mm -hmm. a ja mieszkałem w Leonie. No dobra, dobra. No, Także także tutaj prawo jazdy mam, to, to amerykańskie, nie? Ale. Znaczy, kucze, w... no, ono jest dobre w Ameryce, prawda? To, to, to, to, nie no tak, tak. Ta. Że, że złapią cię na tym prawku, to, no to tam średnio rozgarnięty ten z prewencji, z ruchu drogowego po prostu cię ugotuje jeszcze, z, zabierzą, zabiorą ci jeszcze to, wiesz, to twoje prawko, prawda? Co masz? Tak, tak. Natomiast. Znaleźć stare skierowania, yy, wziąć, zr, przejść badania, tylko załatw sobie jakiś kwit, że, że, że nie jesteś uzależniony od alkoholu, prawda, czy od czego tam nie był, bo, bo rozumiem, że to było z alkohol tylko, tak? Z alkohol drugi raz, to było z alkohol drugi raz, jeszcze A to było... To? Też alkohol. No to jest za alkohol. Nie żadna tam marycha? Czy... Nie, nie, nie, nie, nie, nie żadne narkotyki, nic, nic. No to wiesz, to narkotyki było... trochę robią problem, prawda? Tak. Nie, nie, nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie są takie, żeby, żeby brać jakieś narkotyki albo coś, nie? Także no, no. E, Także drugi raz też to było z alkohol mhm. i wtedy było najchanie na, na faceta, który stał na światłach. No rozumiem, no. I, no dobra. Czyli jeszcze raz, znajdujesz stare skierowania, mhm. no gdzieś na pewno są. Jeżeli nie, nie znajdziesz, to musisz pójść do Wydziału Komunikacji i poprosić, jeszcze raz. Mhm. Potem przed badaniami w WOMP-ie musisz na pewno załatwić, radzę ci załatwić, że nie jesteś uzależniony od alkoholu, prawda? Znaczy, wie pan, ja tam mam jakieś zaświadczenia od psychiatry też, no, że nie jestem uzależniony no. i tak dalej, nie? że to była po prostu chwila, tak, że... Bo nie, ja nie czuję się oso osobą uzależnioną, właśnie to jest najgorsze. Słuchaj, to nie jest ważne, jak ty się czujesz, tylko ważne jest, co jest w papierach w Polsce, prawda? No, no. no. I niech ten psychiatra ci napisze że nie jesteś uzależniony, że tam... Nie wiem, jeżeli ci może potwierdzić jeszcze, że masz abstynencję alkoholową. No to, to jesteś w domu, prawda? No to, to, to, jak jesteś młody ziom. Yy... No, w, w, w chwili obecnej mam 29 lat. No to kurwa to, yy... jakich tych chorób w tym wieku, prawda? No, no jak, jak spowodowałem tą, tą kolizję, to miałem 20 bodajże. No bo głupi, tak, jak mówiłeś, prawda? No, no. Bo, młody, głupi, człowiek tam. No ma takie jakieś tam, jak to mówię, odpały młode No młodych, niestety, pały, no. no. no. no. I, tak. i, I z tego względu właśnie wyjechałem do Ameryki, bo w, tutaj nie było racji bytu dla mnie. Nie? Tak, A co tak, robiłeś tak, w Stanach? Że to... y, budowlanka, y, jeżdżenie. Ja miał, pracowałem w, w korporacji, która robiła, y, znaczy to była ogólnie firma, która robiła mylnie tak. samochodowe na całym wschodnim wybrzeżu. Ale, ale chociaż się angielskiego coś nauczyłeś, czy? Tak, tak, tak, też. Też życia, też samodzielności, troszeczkę też mi to dało, nie? Ten upadek też mi troszeczkę to dał. No do to przodu. Cała sztuka się podnieść, kurde, tam, do góry. No. No, jak Feniks z no. Dokładnie, Phoenix from the Ashes. Tak, <laughs> tak. Ta. Okay, na wesoło, prawda? No dokładnie. Także dziękuję panu za Słuchaj, dobre rady. Nic się tam nie, nie przejmuj. Y, oczywiście tam nie możesz być hardy na tych badaniach. Wiesz, że ja mhm. tutaj ura, bura, wielka chmura. Y, skierowania kwit od psychiatry, że nie jesteś uzależniony i jeszcze jakby ci wpisał, że masz, że, że nie jesteś uzależniony i że od roku tam czy nie spożywasz w ogóle alkoholu. No mam nadzieję, że mhm na tą okoliczność nie spożywasz, prawda? Psy a, a czy, je, je, jeśli mógłbym się spytać, czy jakieś na przykład papiery ze Stanów w odnośnie psychologów, jakbym w Stanach na przykład zrobił coś takiego, czy przetłumaczenie tutaj, y, tłumacze sięgły i coś by to dało tutaj Ale, w Polsce? Ale masz coś takiego? Mógłbym, mógłbym to, mógłbym to ogarnąć. Wiesz co, no tak, to, to już lepiej zapłać polskiemu psychologowi, niech ci coś takiego napisze. Mm, mm. Na pewno musiałby być tłumacz przysięgły, ale nie wiem, jak się na to zap zapatrują, wiesz? No, nie potrafię ci powiedzieć. No, no, Okej. Okay. Na pewno nic, nic by się y, nie stało złego, jeżeli byś powiedział, że byłeś w, stanie, w Stanach, y, poprawiłeś się i, i tak dalej, prawda? Y, tu nie było, rozumiesz, że, że jakoś tak pokazać, że, że zrozumiałeś swój błąd, prawda? Bo to no tak, tak. Bo tak, tak, tak. musisz się liczyć z tym, że jakby to powiedzieć, że prędzej sprzedasz swoją story niż tylko takie suche fakty, prawda? Czyli mm. mniej więcej to, co mi powiedziałaś, wie pani co, byłem młody, głupi, cielęcy wiek, zrobiłem to i to i to. Załamałem się, ale wziąłem się w garść, poleciałem do Stanów. Tam na pewno nie było możliwości picia alkoholu, bo cały czas pracowałem i, i, i, i tam, tam się nikt nie pierdoli z pijakiem w pracy. Tak. You are fired i 3 sekundy i. Tak, dokładnie. I, i, i, I ten. I po prostu wylatujesz. Natomiast wróciłem tutaj, wróciłem tutaj i no i chcę po prostu zrobić z tym porządek, chcę wrócić do społeczeństwa. Zrozumiałem swój błąd i tyle. No, no, papiery mam takie, mm. takie owakie. A, a jeszcze, yy, panie doktorze, czy mógłbym spytać o jedną rzecz? Pytam. Jeśli ja miałem wystawione te papiery, yy, re, realizację tych badań na okres 30 dni, czy ja mogę na przykład po parnastu latach, tak? bo Są... to minęło już parę lat no, ładnych? To tak, nie ty jesteś pierwszy, nie ostatni. No. Tylko tyle, że y, będziesz miał powtórny egzamin na prawo jazdy. Rozumiem, no, rozumiem. Rozumie. Tak, tak, tak, tak. Aha, także tutaj się, że tak powiem, za bardzo nie, nie przejmuj. No. Mm. No, no, no, no, czy chcesz czy nie chcesz, to i tak idziesz do tego wąpu, to nie idziesz, nie pójdziesz do mnie i. i... Jakby to powiedzieć, no... A y, właśnie, odnośnie womp tak, jak y, realizowałem y, na przykład te wcześniejsze badania, tak? tak, bo pierwszy raz mnie złapali, no to ja otrzymałem prawko... Ale co, nie przeszedłem? wtedy, czy, czy, czy... Przeszedłem, przeszedłem te badania, tak. Ale potem no, drugie, pierwszy, raz, pierwszy raz, pierwszy raz, pierwszy raz, A jak, jak raz padłem... A drugi przeszedłeś, tak? Czy, czy... Y, pierwszy raz nie podejmowałem tych badań, w ogóle. No, no ale to, no, kiedyś musisz przejść, prawda? Tu, tu nic nie wymyślisz, no. no. ale takie pytanie odnośnie, czy oni w systemach do tej pory nie mają, jako, y, że... No, Na, po znaczy, prostu znaczy, pierwszy... znaczy, wytłumacz mi jeszcze raz, poszedłeś do tego WOMPu, czy nie poszedłeś? Poszedłem pierwszy raz, tak jak mnie złapano, w dwutysięcznym bodajże dwunastym, albo jedenastym. I nie przeszedłeś badań, czy przeszedłeś badania? Przeszedłem, przeszedłem. przeszedłem. No to niestety Cię mają. Yy, mają Cię jako, mm. jako gościa, który przeszedł badania te pierwsze, prawda? Mm. Ale teraz będziesz miał skierowanie za drugie badania, prawda? Ale właśnie, yy, to jest to pytanie, czy, czy WOMPy yy, mają wspólny jakiś system? Bo co, z wspólnego womp no to tak nie się wydaje, bo. No, no, no, jak jeżeli do innego, to, to, to, to raczej to bym się nie przyznawał do tego pierwszego, no. Aha. Jak do innego, no bo, bo jak hmm. do tego samego to cię złapią na kłamstwie. Znaczy, ja przeszedłem to pierwsze, tak? No dobra, przeszedłem, do, ale. I... Miałem, miałem robione próby wątrobowe i tak dalej. Dobra, czy ten... ale jeszcze, jeszcze drugie pytanie. Super. Te, te, to drugie co miałeś, to czy to, tak? czy to też było po alkoholu? Tak, tak, też. No, no to, no to no mówię, jeżeli pójdziesz do tego samego, to logiczne, że cię kurwa kliknie w komputerze i zobaczy cię po PESELu tam w 3 sekundy, prawda? Jeżeli pójdziesz do innego, mm. no to no możesz tutaj tak jakby to powiedzieć, no zaryzykować. No. Wiem, wiem, wiem, wiem o co chodzi. Bo, czyli, bo, bo, czyli... bo, bo, bo co z tego, że przeszedłeś, kurwa, jak, jak nie wyciągnąłeś wniosków. No tak, tak. Ta. No, no przeszedłeś, przeszedłeś, a oni powiedzą ta. dobra, a trzeci raz kurwa przejdzie, i znowu za trzy dni przyjdzie, prawda? Tak, tak, tak. Y, czyli, czyli rada jest taka, żeby gdzieś po wąpach Dolny Śląsk, bo jestem z dolnego Śląska. Ale gdzie e, Też W Wąpie tu na Ławskiej. No to masz dwa wąpy do wyboru. Ten, jak to się nazywa? Lubin, chyba. Mm. Lubin, tam słyszałem, że, że nie jest tak źle, prawda? No. I chyba mm. Góra, o ile pamiętam. Nie Wałbrzych, Wałbrzych. Mm. Ale w, w, Wałbrzych wie pan co. Nie poszedł. No. Aha, mi się rozchodzi o to, czy, czy wompy między sobą mają komunikację taką, że na przykład piszą gościa, który był wcześniej i jest teraz. Wie, wie pan, do, do czego ja dążę? Wiem, wiem. Na, znaczy nie, wąpy raczej nie. A, a, a generalnie co z Wrocławia jesteś, czy? czy, czy? Tak, tak, z Wrocław, Wrocław. Jest co? Jak chcesz to podnieść do mnie kiedyś do przychodni, trzy minuty, to ci wytłumaczę, bo tam pewne rzeczy nie są na telefon, prawda? No. Dobra, spoko, spoko. Znaczy nie to, że ci załatwię cokolwiek, to, to, to, bo, Nie, absolutnie, bo, to, to, no, o takich rzeczach nie ma nawet co rozmawiać, to po prostu... To. Ci, tak, porada, porada, porada no. Porada taka, wiesz... Bo, bo Oczywiście. To, za dużo szczegółów, wiesz... Tak, nie tak, tak, tak, nic, tak. Wiesz, tak. No. tak, tak, tak, ...telefonicznie, prawda? tak, Słuchaj, bądź dobrej myśli, załatw. Pokażesz mi najwyżej papiery, jakie zorganizowałeś i coś tam coś tam wymyśliłeś. Dobra, dobra. Przynajmniej dobra. odnośnie porady, prawda? Tak, tak, tak. Na poradę, normalnie i tak. Dobra, nie, nie, nie, nie będziemy rozmawiać. Się, kurde. Nie, nie zamarwiaj się za dużo. Nie, bo właśnie wiesz, na znaczy, cię przepraszam, no bo dobra, nie jesteśmy na, na tyle. Po, po amerykańsku. No. Bo się w Ameryce wszyscy mówią na tyle. No wiem że, że mówią, dlatego tam się też nie obrażam. No. No, mm, podjadę, bo też też słyszałem od wielu ludzi, że, że pan pomaga takim ludziom, tak? którzy na przykład... Generalnie, bo, bo nie to, że tam... Ale nie, którzy mają na przykład, który, którzy popełnili błąd w życiu, o to, o to się schodzi i chcą go naprawić, tak, i chcą żyć w społeczeństwie jako, normalne, jako normalni ludzie a nie jakoś wykluczeni, nie wiem, bo na przykład w Stanach bez prawo jazdy, no to nic się nie zrobi, nic, no ja zero. Nie, słuchaj, przecież przez przypadek y, byłem w Pensylwanii, tam mieszkałem u znajomych, taki i Strasburg był, wiesz, y, no i, i gość, który tam mieszkał, on dojeżdżał do Nowego Jorku, kurwa, no i musiał czymś jakoś... Y, no tam nie ma, tam po prostu, tak, albo tak, masz oczywiście. samochód, albo kurwa nie wiem, pracujesz jako stróż dwie ulice dalej, bo jak bo... Ja chcesz mieć konkretną... A, albo nie istniejesz, albo nie istniejesz w ogóle. Po no. prostu tam tam, to, tam nie ma jakiejś komunikacji miejskiej. Tak, czy, dokładnie, dokładnie. W Jorku czy coś, ale, ale tak to zapierdalasz, jest za daleko po prostu. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest, no niestety. No, no dobrze, dziękuję panu za, za pomoc i tam się może zgłoszę do pana Dobra, tam na gdzieś. spokojnie. No. Jak już tam no. będziesz miał chwilę czasu przy, i przy okazji, to tak po prostu w sali. W... Spoko, spoko. Dziękuję uprzejmie za, za poradę i też, yy, kurczę, że pan prowadzi ogólnie kanał, tak? Yy, pomagając A, ja tam, takim osobom. Tam, yy... Wiesz, jedni chcą słuchać, drudzy nie chcą, prawda, trzeci? No tak, ale wie pan, jeśli chodzi o pomoc, pomoc osobie, która doświadczyła tego, tak, ma pojęcie, co mogło się stać, tak, co mogło się stać po wpływem alkoholu, jeśli osoba prowadzi ten samochód, no to pan jest jedyną osobą tutaj ratunku dla mnie, tak? Będzie dobrze, zobaczysz, kurde, to myśl pozytywnie i to już jest połowa sukcesu, prawda? Dobrze, dobrze. Oni naprawdę chcą usłyszeć tą twoją story, prawda, że, że from zero to hero, prawda, Phoenix from the ashes and... and, and yeah. Tak pewnie rozumiesz, co, co mówię. I, okay. i, i, yeah. I po prostu... No i to każdy człowiek zrozumie, prawda? No, bo jeżeli powiesz, a piłem i będę pił, teraz tylko chcę prawko, no to to, to, to powiedz kurwa. No, no, no tak. trzeba, mieć, trzeba mieć siłę zaparcia, tak, i, i trzeba, wyciągać, trzeba wyciągać wnioski z błędów, tak, swoich no, no, popełnionych jest, wcześniej. No dokładnie, no. To, ja, jak byłem, wie pan co, jak, jak, ja byłem gówniarzem, tak, byłem gówniarzem, no gnojem, no, tak, taka jest prawda, no, no ja też miałem... tutaj szczerze powiem. Szczerze powiem przed wszystkim, że no kurczę, no nie myślałem, tak? Nie szanowałem tego wszystkiego, nie myślałem w ogóle. Wsiadłem wypity jako gnojek, okay. miałem prawo jazdy i jeździłem. I jeden raz mnie złapali jako gnoja, zwykłego gnoja, nie puścili, tak? A gnojek myślał, o, drugi raz też mi się uda, nie? Dokładnie, no i gnojek myślał to, to samo i to samo mu zrobili dobrze, że, y, że gnojek nie zrobił czegoś obcej osobie, taka jest prawda. Jeszcze się zapytam, no. ten gość, co go najechałeś, to miał jakiś poważny uraz czy coś? No, no, nie, nie, nie, by, prostu... to był najazd, to... najazd był, bo auto też miał niesprawne, tak, y, technicznie, nie, tak, także tutaj, tutaj wiele aspektów wystąpiło y, w odnośnie spowodowania tej szkody, tak. No, czyli na przykład alkohol, tak, a osoba pijana, samochód niesprawny, także tak, tutaj wiele, wiele to jest sprawa wielowątkowa, także ja rozumiem, rozumiem. Tak, także tak to wygląda, nie? No ale wie, wie pan co, uważa, że, że pan prowadzi ten kanał i, i super, nie? Dla tych ludzi. Dobra, to, to fajnie, że się odezwałeś. No dziękuję, uprzejmie no, nawzajem jeżeli też. Jeżeli tam gdzieś mieszkasz, znajdźcie w internecie ten, jeżeli gdzieś tam przy okazji będziesz, to to, to zapraszam. Bo, to rozumiem, że to też, kurde, samochodem nie możesz przyjechać, prawda, no, co, co byś nie niekomu... powiedział? Oczywiście, oczywiście. Dobra. To... Oczywiście, znajdę pana. Dobrze. Dobrze. Dziękuję uprzejmie to... za rozmowę, to do widzenia. Trzymaj się, cześć, rozłączam się. No, na razie, hej. Na razie. Dobra, no fajny, fajny hangout, dwie osoby się ten... Tutaj jeszcze tylko szybciutko, okrutny człowiek. Jeszcze mam jedno pytanie. Byłem u spoko lekarza, także napiszę aktualnie jeżdżę zawodowo ciężarówką, czy jeśli zmienię pracodawcę i chciałbym jeździć zawodowo, to może o tym poinformować. Raczej nie sądzę. Konrad, Konrad, masz jeszcze do wyboru inne województwo WOMP też w Zielonej Górze nie jest zły. No i tak też tego się trzymajmy. Dobra. Słuchajcie, kochani, o, mamy jeszcze trzeci telefon. No cześć. Ale, dzień dobry. No witam pana. Dzwonię do pana do jakiejś sprawy, bo oglądam tego pana Majwa. I właśnie mam zaświadczenie lekarskie na prawo jazdy na 5 lat. No, a jaka By. kategoria? B. Jednooczność mam. No, zdaną. i w czym problem? Teraz tak, bo instruktor powiedział mi, że po ukryję 5 lat, tak, bo prawo jazdy na terminowe. To, że muszę zdać ponownie egzamin, Tak jak to jest, że muszę na prawo jazdy zdawać, czy wystarczy pośpoczenie do starostów? Nie, nie wiem co... On... Bo aż ja się przestraszyłem, to, no bo mam egzamin w grudniu. Bo skąd jest no, Z Góra, w Warmińsko-Mazurskie. No, słuchaj, po upływie pięciu lat musisz po prostu pójść do lekarza mhm. no i przedłużyć prawo jazdy badania lekarskie, a nie, a nie na te, nie, nie, nie, nie żaden egzamin. Właśnie masz mnie normalnie ciało przeszły, myślę, kurczę, za 5 lat znowu to samo też człowiek, nie, no. coś się instruktorowi popierdoliło, tak między no nami już, no. No, dokładniej. No, cię postraszyć, no. Nie wiem, o co jemu tam chodziło właśnie i teraz jeżeli mam jedną rzecz. Gdy, gdybyś stracił prawo jazdy... Nie, nie, yy, dopiero pierwsze. Stracił, I teraz... no, Tak, to może takie, takie rzeczy mogą być, ale jeżeli zdasz prawo jazdy, Widzisz termin badania lekarskiego, tam za 5 lat, za 10, za 20. No za 5 do 2025 no, mam. No, trochę ci krótko dali, ale powiedzmy, no następnym razem przyjedziesz do Wrocławia, to może będziesz miał na więcej, prawda? I patrzysz, za miesiąc się kończy, idę do lekarza, załatwiam i mm -hmm. jesz, no, no. no i właśnie jeszcze jedno takie pytanie, bo jeżeli mam to jedno to zgłaszać, to na egzaminie państwowym, czy to nie ma ale żadnego Ale co, nosisz to tak, noszę. No to tylko, żebyś okulary. A, a co ich to interesuje? Aha, bo myślałem, że tam jeszcze trzeba zgłaszać, czy coś takiego. Nie, no właśnie, tam... jeżeli masz binokle nosić 0106 0,6, kod, czy 0,1, no to... No 0,1 mam. No to 0,1 zakładasz okulary i... No i tyle, no. Dobra. Bo, bo gdzie, dziękuję, Word, gdzie Word tam jest, przypomnij mi? Word to u nas jest wsyłałka, bo my podchodzimy pod, pod laskę. U nas bezpośrednio Wordu nie ma, musimy dosłownie dojeżdżać. No, no, no, to, to, no, to, to no, gołapia, go, o ile pamiętam to jest tam przy samej granicy, prawda? Tak, tak, tak, tak. Ta, ta, tam coś kojarzy jakąś taką miejscowość kozaki, ale nie wiem czy jeszcze jest. Tak, tak, no to jest 5 km od nas. No a suwałki to tam kiedyś jednostka wojskowa była. Nie wiem czy w wojsku jeszcze jest w suwałkach czy nie ale. A też nie powiem panu, bo nie wiem, no bo to jest, że właśnie ten pana film o jednoczności. To w 2017 roku pan dodał, że tam właśnie jakaś zmiana ustawy była czy coś takiego. No. Bo o prawo jazdy się starałem, no dłuższy czas, tak, bo jak miałem 18 lat, no teraz punkt 20, no po 18 lat skończyłem, to wiadomo, chciało się iść do prawo jazdy robić, nie, no, się marzyło tak. i w ogóle, no i poszłem, powiedziałem do Pani Okuliski, mówi, że muszę mieć 21 lat, no normalnie tej trzeba, w zostałem, Myślałem, no jak to możliwe, nie, że osoba jednooczna ma mieć 21 lat ukończone i że ma minąć rok od ustalenia jednoczności czy coś takiego wtedy nie powiedziała? Ale, ale, no, ale potem... tak jednooczność to co masz wrodzoną, czy. czy czy e, za, za, za po prostu, jak się.. No, no to, to, to masz ludzi. dzieciństwa, to, to. Tak. No i, i właśnie ona mówi, że muszę mieć 21 lat w ogóle, no ale potem znalazłem ten pana film, że już nie. tam nie było nigdzie, nie było nigdzie tam wymanek danego wieku, że 21 lat trzeba mieć. Yy, wydrukowałem tą ustawę, co tam była. Jeszcze jedno, to jest na kierowcę zawodowego, to jest kategoria C. To, to, to. No a mi chodziło właśnie o amatorskie b. No i, no i ona właśnie taki problem duży zrobiła. F... No i... Jak to kobiety czasami. Już. <laughs> no i właśnie zaniosłem tą ustawę, no i tam zrobiła mi te badania, te odróżnianie kolorów, ciemnie przechodziłem. Yy, I czytałem z tych tablic z Talena. Ogólnie to nie wiem po co tyle tych tablic, bo chyba z dwóch czy trzech tablic czytałem, pamiętam jak dobrze. Muszę no ja sprawdzić już na sam te. No, no. Aż oczy od tego bolały, nie? No i weszłem te badania, dostałem papier na 5 lat. No i to wszystko jakby, tak? A w prawo jazdy będą ją wpisane, że muszę mieć yy, okulary podczas jazdy, czy... Ja czy musisz jak to jest... mieć, to, to, to, to, to, to musisz. No. Dobra. Dobra, to Dzie nie zamartwia się to tam po prostu, bo... Babie się coś papier, papier prawda? Tak, tak po mojemu, no. No, dziękuję panu bardzo. Dobra. No dobra, dziękuję B bardzo. B I, I potem połópuję. badań nie... no, po prostu do starostwa, wie, tak? Ile... Jeszcze raz? Połpuję badań, kończą mi się uprawnienia, w sensie, bo terminal na 5 lat. I potem idę po prostu do starostwa, donoszę nowe badania i odnowę. Tak, ale ja bym to, bym to zrobił gdzieś miesiąc wcześniej, prawda? Bo... Aha, ale to działa na zasadzie, że przynoszę chwil do starostwa i po prostu to. Jakby dostałeś przedłużenie tego prawda. Tak. Słuchaj, tutaj na czacie, na, na czacie tutaj Konrad pisze to samo. Babce pomyliły się kategorię bez C no. no. No i prawdopodobnie no. dlatego ci przypierdzieliła te 21 lat. No. no i bym właśnie czekał, żeby nie to, że, że właśnie całą własną rękę zacząłem szukać, no bo no czekaj 3 lata, no to to nie mało, nie? No. no. Zaję No spokój. Myślę, no kurde, na aż było i myślę, kombinuj to okuliste i w ogóle. Myślę, że bym jeszcze w ogóle był kompletnie ślepy, nie? No to no człowiek by sam z własnej ręki nie poszedł, no ale ja widzę tym jednym okiem i tym prawem też całkiem dobrze, tak? Idealnie, ale widzę. No, ja no, więc, no Nie, nie przejmuj się. W tej chwili już jednooczny może być nawet kierowcą zawodowym. Ha, no to bardzo dobrze. To po upływie badań po prostu idę do starostwa. Idziesz, to idziesz znajdujesz sobie tam jakiegoś lekarza, mhm. szukaj jakiegoś takiego, co da, chociaż na 15, prawda? No właśnie też instruktor do mnie powiedział, że na no bardzo krótko dostałem, już na 5 lat. No ale no, to wyjdzie... dał to dał, no. No już i tak się cieszyłem, że dostałem. No. I po prostu po pięciu latach idę do starostwa, noszę nowe Dokładnie. badania i odnowę. Dokładnie, wniosek z Tuwa tam za to, będzie dobrze. Dobra, dziękuję bardzo. Dobranie. Dobra, to trzymaj się, cześć, fajny jest za telefon. Oczywiście się ludzie dzisiaj rozdzwonili. Słuchajcie kochani, kończę, bo jakby to powiedzieć, kurde, żeśmy się nagadali ponad półtorej godziny, prawie półtorej godziny to jest dużo, także tutaj subskrypcja kanału, gdzieś tam będzie kółeczko, tutaj kolejny filmik, no i do zobaczenia wkrótce, będzie dobrze.